Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustaw z dnia 2020 roku pozycja 713 otwieram 32ą sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, Pana Wójta i ad oraz administrację, pracowników administracji. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 9 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty wybór sekretarza sesji. Punkt piąty przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy w Wiedziorach Wielkich. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy interpelacje radnych. Punkt ósmy dyskusja. Punkt dziewiąty projekty uchwał. Podpunkt pierwszy uchwała numer... 32 przez 181 przez 2021, zmieniająca uchwałę w sprawie wielo uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Podpunkt drugi, uchwała nr 32 przez 182 przez 2021, w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Podpunkt trzeci, uchwała nr 32 przez 183 przez 2021, w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt 4. Uchwała nr 32 przez 184 przez 2021 w sprawie uchwalenia regulaminu przewozów w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Jeziora Wielkie. Podpunkt 5. Uchwała nr 32 przez 185 przez 2021 w sprawie ustalenia ceny, cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Jeziora Wielkie. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 12. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji mamy już zrealizowane. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jedno jedno, jednomyślnie. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Na dzisiejszej sesji jest dziewięciu Radnych, więc Rada jest władna podejmować mocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór Sekretarza Sesji. Na Sekretarza Sesji proponuje Panią Anetę Barczak. Przyjmuje Pani? Tak. Dziękuję bardzo. Punkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 30. Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 31. Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 21 czerwca 2021 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 30 sesji Rady Gminy w Wielkich zawiera 17 stron maszynopisu i 20 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swojej treści usterek zastrzeżeń i niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 30 sesji Rady Gminy w Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt 5. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem wniosku z 31 Sesji Rady Gminy. Dziękuję. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. Przechodzimy do punktu 6. Sprowadzenie Wójta z wykonania uchwał podjętych na 31 Sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo Panie Wójcie. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na 31 Sesji Rady Gminy w Jadziora Wielkich w dniu 21 czerwca 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwały przedstawia się następująco. Uchwała nr 31 przez 173 przez 2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wydziora Wielkie wotum tym zaufania uchwała zrealizowana Uchwała nr 31 przez 174 przez 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jadziora Wielkie za 2020 rok. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 31 przez 175 przez 2021 w sprawie udzielenia absolutorium wójtowej Gminy Jadziora Wielkie. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 31 przez 176 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Mogileńskiemu na budowę chodnika. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 31 przez 177 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 31 przez 178 przez 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowej Boginewskiemu na modernizację drogi powiatowej. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 31 przez 179 przez 2021 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku stanem do rejestru zabytków w położonym w granicach administracyjnych Gminy Jeziela Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 31 przez 180 2021 w sprawie zamiarów połączenia samorządowych instytucji kultury. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacja radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę, dziękuję. Punkt 8. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu dziewiątego, projekty uchwał. Czy Państwo Radni pozwolą, abym przeczytał numer uchwały oraz tytuł bez czytania całości? Tak. Dziękuję bardzo. E, podpunkt pierwszy, uchwała nr 32 przez 181 przez 2021, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na, dwa, na lata 2021-2031. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymuje się. Uchwała została przyjęta. Punkt drugi. Uchwała nr 32 przez 182 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.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 Uchwała jest 9 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 32 przez 184 przez 2021 w sprawie ustalenia regulaminu przewozów w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Jeziora Wielkie. Poproszę o jeszcze raz do głosowania, bo tutaj przeszkody techniczne. Za przyjęciem uchwały dziewięciu radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 5. Uchwała nr 32 przez 185 przez 2021 w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Jeziora Wielkie. Proszę o głosowanie. Przepraszam, jeszcze raz musimy zagłosować, bo coś nie poszło w internecie. Yes. Za przyjęciem uchwały 9 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do punktu 10, wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, czy ktoś chciał zabrać głos? Proszę bardzo Panie Jurku. No co z tym systemem? Do trzech razy sztuka. No jeszcze jedną uchwałę byśmy mieli, byśmy zówkowali. powtarzali dwa razy. Co się dzieje? Prosiłbym następną sesję, żeby to się nie powtarzało Każda jedna sesja. Ale Panie Jurko, dzisiaj poszło zgrabnie tak szybko. No ale nie działa na tablicy, nic nie widzimy. Nie wyświetla ale mam tutaj właśnie. No ale my nie widzimy. No tak. System tak pięknie działał i co? Dobrze. jeszcze. Cię... są chci... proszę. proszę bardzo, Pani Halino. Pytanie, nie wiem, czy do Pana Przewodniczącego, czy do Pana Wójta, kiedy będzie to nagranie na stronie bip naszej. Tylko proszę nie mówić, że w najbliższym czasie konkretniej bym chciała. Nie, A mógłby Pan za chwilę pogadać i powiedzieć? Przed końcem sesji? Tak. Dziękuję. Nie, nie, nie, nie. Pytam o dzisiaj. Tak, to sprawdziłam. Pytam o dzisiejsze. Kiedy będzie? Dobry. Dlatego, że część osób, przynajmniej ja do nich też należę. Do tej pory szukałam po całym internecie. Nie wiem, gdzie on się skończył, ja nie znalazłam nagrań I Dopiero teraz. Tak, od dzisiaj są od rana. Się. Pani Halino, na YouTube można sobie zasubskrybować, ja, ja mogę mnie. przyjść do Pani, bo mam blisko, mogę Pani pokazać, mi tutaj już na komórkę przyszło powiadomienie, że już jest sesja. Wystarczy zasubskrybować i już od razu wszystko widzimy. Szybciej, nie jestem taka biegła, nie no, będę biegła. Mówię, Służę pomocą w razie czego. Póki co na stronie I obiecanej, nawet mamy, jest na łatwiej to znaleźć, niżeli hmm. na stronie BiPowskiej. Pani powiem że na stronie i jest. Szanowni Państwo, zgodnie ze starym nie no. na YouTubie, tylko po no, prostu na, na Biblię i odczytujemy. Dobrze. Na Panie Paweł, Pan Paweł ja mówi okay. Poczekaj, Pan przyjdzie. To wszystko pan na spokojnie teraz to jest za Jeśli można, Pani Grażynko, do mikrofonu, bo Pan informatyk prosił, żeby do mikrofonu. Bo później jest problem z przetwarzeniem, właśnie na język. Do czytania. Rzeczywiście są jeszcze nie do ale w zależności od współpraca z tą firmą to jest nowy temat. I tutaj jak gdyby mamy z nich, w przypadku naszych nie do końca góry. Były zrobione dwa razy już do protokołu, trzeba to było jeszcze na szczytywać na No musicie Państwo opowiadać drogę cierpliwości, bo po prostu, no. Rok minie, rok, czyli głos. A może niekoniecznie. Przepraszam. Pani Anna, czemu długo? Dziękuję. Panie Pawle, proszę bardzo. Ja mam pytanie. ponieważ wy, ci jak te rozmowy na temat z lasami, na temat tej drogi, Rzeszyn? Nie musimy już mówić. Zadokojarzy mam nadzieję, że będzie lepszy. Ale musimy sobie, że Panie Wójcie, wie pan dlaczego ja to drążę? No bo jak pan mówi, że będzie można składać o tyle dróg, no to je będziemy właścicielami, to drogę jedną dodatkowo złożymy. to jest na drogę tam gminną, czy to, jak to są lasy państwowe, to chyba nie powinny mieć problemu przekazania. Fizycznie istnieje. Też korzystają z tej drogi. I no to mam nadzieję, że ten mój kawałac ciąg drogi też będzie zrobiony. Panie Pani Rada, pieniądze w drogi są tylko, że my mamy ograniczone możliwości, tego, że to jest bardzo ważne. Mamy wszystko, żeby pieniądze nie tam skupować i podbierać, bo w ciągu tych dłuższych lat i pieniędzy będzie potrzebowała ta praca spodowa na ten czas własny. I mamy z czego? To ukryte, zakładam, że zainteresujemy. W przyszłym roku będziemy okniecznia ta w Radzie dziesiąt dziewięciu wydatkujące, płacące, bo już i teraz Więc mamy, mamy teraz a na podstawie pieniądze muszę, gdzie musimy być znaleźć i pracować na projekt, jak się powie, że projekty teraz mogą pospoczyć, żeby to to są i tak może być z Wykorzystanie momentu. No, no, no, no, to no, no, no, jeżeli I tysiąc od tego, będzie jest nie jest na No i ten sam, jest jest bez Jakie koszty mu wzrosły? Ma więcej, Za, Ma więcej pracy, to więcej może skasować. więc Także myślę, że nawet pan, bo to razu poszli, to na pewno i jednocześnie. Pani ma ja myślę, że takie Pani jakie ten myślę, że takie wtedy, jak wtedy, wtedy, wtedy, wtedy, wtedy, wtedy, to wtedy, wtedy, wtedy, że wtedy, będzie wtedy, wtedy, wtedy, wtedy, Proszę bardzo Panie Pawle. Ja mam pytanie Panie Mirku może do Zarządu Dróg Powiatowych, bo niektóre skrzyżowania to nie są nawet wycięte strawy w tym roku. Oni w tym roku to totalnie nie wiem co Zarząd Dróg robi. Raz wykaszarką tylko jest przejechane. Jak się wyjeżdża z Rzeszynka na drogę nawet nie są narożniki wykoszone. Oni... Z Rzeszynka na tą główną skut, ale brzegi, tak samo skarpy, tylko raz przejechał, wszystkie skarpy, wszystko jest zarośnięte w tym roku. Drogi gminne są wykoszone super, to muszę przyznać, że są wykoszone pobocza wszystko, a drogi powiatowe to jest masakra. No Trochę zajębane. a to chyba wszędzie jest ten drogi. A z Rzeszynka, jak nie jeżdżesz, widać nie. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo. Panie Jurku. Jeśli można panie Pawle, super drogi są wykorzone. Panie Jurku, tak trochę bliżej mikrofonu. No gminne no, to mikrofonu. muszę przyznać, no, że jak żadnego roku Dzięki naszych interwencji. Panie Jurku. Już, już po prostu chłaniają się następne wykaszanie, tak jak tutaj wspominaliście państwo w miesiącu sierpniu. Panie Wójcie, no optymistą pan jest. Dobrze. 95% oby to było dofinansowanie ładów. Polskiego, to mnie bardzo cieszy. Może by te drogi powstały w końcu. W końcu. No, no ale przede wszystkim drogi, tutaj się nastawiamy w, w tym kierunku. Jeszcze mam takie zasadnicze pytanie. Wyniki sanepidowskie ostatnio wód, jakie są? To mi pan jutro odpowie. To mi pan jutro odpowie, dobrze? Bo mi się telefon urywa od mieszkańców, to jak tu wspomniałem, yy, ma być prawdopodobnie ten, yy, mieszkańców nadgoplańskich, petycja złożona, no bo woda niestety jest, nie nadaje się do picia. Ja wróciłem dziś rano, spuszczam wodę, żółta, miałem przynieść. to jak kiedyś to zrobiłem. No nie jestem taki. Nie jestem taki, ale naprawdę w końcu... Nie, mieszkańcy nie wytrzymują. A dla mnie zdrowie, życie to jest najważniejsza sprawa. Nie wiem, Nie wiem. I tak, to nie to nie ma nie ma akcja, Panie Wójcie, społeczna jest taka, że mają nie płacić. Te tak, osoby, dane, które ze mną rozmawiają, nie. będą to robiły. Nie wiem, czy będzie wezwanie mówię, do zapłaty, czy odcięcie, trudno powiedzieć, ale poramy się z tym nie rok, dwa, trzy, ale od dziesięcioleci. Dziękuję. No i tak, to jest to nie ma. Proszę bardzo, Pani Aniu. Ja mam też jeszcze pytanie odnośnie rowów, wody w rowach. Kto odpowiada też za czyszczenie tych rowów, jak woda teraz stoi na polach, rowy pełne, nie ma tego przepływu? I kto, kto tym ma się zajmować? Jak na przykład jest przy danej posesji, to co? Ja na przykład jestem odpowiedzialna za to, żeby ten rów sobie wyczyścić i żeby był ten przepływ, żeby woda schodziła z pola, czy, czy jak to Swoje wygląda? W gminnych tak samo jest, podobnie jak jeżeli rowy nie są wykoszone. Żadne rowy nie są. Na terenie spółki wodnej w Jezior Wielkich nie są żadne rowy wykoszone w tym roku. Ale tu nawet przepusty, które są i woda przy tak gwałtownych ulewach ciągnie ziemię z pola i przepusty wystarczy je przeczyścić. Za no bo przy takim opadzie jak wczoraj w ciągu godziny spadło 50 litrów wody, no to ciągnie z pola strasznie, ale jakby były przepusty i byłyby wykoszone rowy, to by były drożne. Czy ktoś jeszcze chciał głos? Proszę bardzo, Panie Aniu. Ja Mam jeszcze jedno pytanie. Pani Aniu, proszę Dobra, bardzo. bardziej od mieszkańców. Jeśli chodzi o grup Włodzimierza Skrzydlerskiego w Wójcinie na cmentarzu, kto odpowiada jakby za ten grup? Ten grup niszczeje. Czy gmina może podjąć jakieś działania i jeśli chodzi o remont, czy to tylko ta rodzina odpowiada za ten, za ten grup? Wydaje mi się, że no, ale nie możemy jeszcze jakoś naciskać na nich, bardziej wpłynąć na nich, żeby po prostu to jest Na prywatne. No tak, ale na przykład jak ja prywatny zaniedbam ten grup i, i nie dbam o niego, no to zarządca cmentarza też jakoś mi nakaże, tak, no tak, na jak ja no tak, że albo pani robi, to to albo usuwamy, to nie, tak? Nie, nie robisz. Ale pan zapłacony? Remontować nie jedynie no no. no, no nie ma, nie ma no, takiej. Co... Ja mam jeszcze pytanie. Proszę bardzo, pani Jolu. Aha. No, no. To, on nie, zginął, ale jestem w stanie. O tak, ale można uporządkować teren, ale nie ingerować w pomyłkę. Ale proszę o spokój. Proszę bardzo, pani Jolu. I tak samo jestem naszym pałacem w Tak samo nie możemy. Ja tak, to pan Część. Panie Część. Panie i ten moment chcieliśmy najpierw delegatywna, że tak że tak że Dobrze, proszę Pani, Pani Alu, proszę bardzo. Ja mam jeszcze taką delikatną sprawę. Ale proszę pod... bliżej mikrofonu, żeby Pan Technik później wrzuci na internet to wszystko. Mówi. Ja mam taką, takie taką delikatną sprawę. Chodzi właśnie, jeżeli mówimy już o tych kanałach, o tych wodach, to mówimy, bo, bo mówimy o górze, czyli o drzewach. Wczoraj kilka gałęzi pospadały, to nawet nie gałęzie, takie spore konary i się chciałam zapytać, czy na przykład dzisiaj ktoś objechał, zobaczył, czy nie jest nadłamana jakaś gałąź, ktoś to kontroluje, żeby nie spadło, żeby nie doszło do jakiegoś wypadku. Czy jest nad, nad tym jakieś bez, po prostu no, czuwanie, tak? Żeby to nie zagrażało życiu ludzkiemu. Bo dlatego, dlatego, dlaczego zmierzam? W ubiegłym roku sama dzwoniłam dwukrotnie, a nawet trzykrotnie do powiatu i prosiłam, żeby usunęli taką gałąź w stronę Woli korzyszkowej I oczywiście ta gałąź, nie wiem, czy z niej spadła, bo dzisiaj sprawdzę to osobiście, podczas wczorajszej wichury. Cały, oni powiedzieli, że to zrobią, ale tego nie zrobili. Ja po prostu powiedziałam, nie, no nie będę dzwonić, po prostu to już jest kategoryczne, że powiedzieli, że to zrobią, a jednak nie zrobili po prostu. Okłamali. Tu chodzi o powiat głównie, nie? Ja, wtedy ja miałam ten problem, ale no, nie mówię, nie. mówię, oczywiście, bo wiecie, no to naprawdę. Ja wczoraj jechałam w czasie tego wiatru, tego huraganu, no to powiem wam, że koszmar, nie? Trzeba było usunąć, stanąć, i usunąć tą gałąź. Bo po prostu taki konar, że jakby ktoś jechał, się uderzył podczas ulewy. No trzeba, nawet sami kierowcy powinni to jakoś odsunąć, nie? Żeby nikt nie najechał. Ale no, miejmy nadzieję, że nikomu na głowę nie spadnie. Może jeszcze. Już nie no przyszedł. bo jak ktoś jedzie, to nie patrzy do góry, tylko patrzy na jedzie, czy ta może rowerem, czy pieszo, spacerując. Jeszcze mam takie pytanie, panie wójcie, stawiam, nam, to... na... Proszę o ciszę. Pani sprawy... proszę bardzo. Sprawę odnośnie droga Kosierzki było z to, posesja nr 3 zakręt uszkodzona była częściowo obramowanie, nie wiem, krawężniki i na posesji brama i coś tam dalej. Coś w tym temacie ktoś mi odpowie? Nie, możemy nie, nie, nie, nie, że mamy zrobione zdjęcia, no rzeczywiście jest to uszkodzone, ale to już jest... Na... Nie wiem, tylko po prostu mi to zgłoszono i proponuję postawienie tam znaku, skręt niebezpieczny i prze wszystko w tym racji. Nie no, te uszkodzenia, które są znowu, oczywiście ta osoba w własnym zakresie, bardzo rozmawiał. Nie wiem, nie wiem, trudno, od tego czasu nie jest. rozmawiałem, Ten tylko rozmawiał. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. A więc przechodzimy do punktu 12. Zakończenie sesji. A więc zamykam drugą sesję Rady Gminy w Józiorach Dziękuję za przybycie.